międzyrzecz 1. maja czegoś takiego się tutaj nie spodziewałem jakieś odbudowane obiekty warowne tutaj jakieś świątki Poszedłem, wszedłem z tamtej strony I jeszcze raz te mury warowne w Międzyrzeczu 1 maja 2015 I jeszcze raz zamek w Międzyrzeczu Z drugiej strony Troszeczkę pochmurno ale widać jakiś trud włożony w jego rekonstrukcję 1 maja 2015 I jeszcze inne ujęcie zamku w międzyrzeczu w większości odrestaurowanego tutaj coś, co wygląda na fosę a sam zamek góruje nad otoczeniem filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia I Jeszcze raz nie mogłem się oprzeć na krótki filmik z zamku w Międzyrzeczu skąpany w słońcu fosa nie widać kaczuszek Majówka 2015